Policjanci zrobili coś Ukraińcowi, czyli Wrocław, śmierć 25-letniego Ukraińca w Izbie Wytrzeźwień, Posad z dotarł do nagrań, prawda. Mniej ważne jest to, że ukraińiec w kradzionym aucie został zatrzymany po pościgu, dziewczyna żeg żegna Dimę i tak dalej i tak dalej, prawda. I w czym tu jest cały problem? No to zdjęcie to jest chyba z innej interwencji, mi się wydaje. Z innej interwencji, to jest komisariat na Trzemeskiej, czyli prawdopodobnie z czasów jeszcze Igora Stachowiaka. Natomiast zabawa polega na tym, że jak zwykle wezwano to policję do bardzo spokojnego człowieka. No, wypił trochę. I nagle potem okazuje się, że kończy się to tego śmierć, jego śmiercią. No Pytanie takie retoryczne, skoro był taki spokojny, nie wadził nikomu, to po co, że tak powiem, wzywać policję, prawda? Przecież mógł sobie spokojnie tam pojechać do domu autobusem, czy czym on tam nie jechał i prawdopodobnie by ocalił jego życie. Tutaj jest jakaś tam inna sprawa. Natomiast podobno 2 sierpnia we Wrocławiu też również rodzice wezwali funkcjonariuszy, bo obawiali się, że syn chorujący na depresję może popełnić samobójstwo, prawda? No, jeżeli dobrze rozumiem choroba pod tytułem depresja, no to ten ziom, że tak powiem, nic mu się nie chce. Nic mu się, że tak powiem, nawet palcem mu się nie chce ruszyć. Natomiast tutaj się okazuje, że też ten człowiek zmarł po interwencji policyjnej. I jaki ja tutaj widzę problem, że takie zdarzenia, wydawałoby się niewinne interwencje, spokojny, spokojny Dima, prawda, no lekko wypity i wezwanie jest, że jest agresywny, że coś tam robi, a nagle potem wszyscy nabierają wody w usta i się okazuje, że to był niespotykanie, spokojny człowiek. Ta policja została tylko wezwana do tego, żeby no nie wiem przekazać go ratownikom. No to jeżeli tak, to po co od razu pośrednika? Trzeba było od razu wzywać ratowników pogotowie i byłoby no fajnie, prawda? Tu ci muszę pokazać, że prasa łapie inne takie jeszcze przypadki, bo tu jest akuratnie, być może nie wiesz, że Wrocławski taksówkarz też kiedyś może nie tyle zabił Ukraińca, co przejechał Ukraińca, prawda? I było to typowo jak na filmie z Kargulem i Pawlakiem, czyli coś ten Ukrainiec tam, nie wiem, jechał czy zajechał, prawda, czy tam kopnął w samochód. I, i, I efekt jest taki dla tego taksówkarza, że no, on ruszył za nim w pościg, jakoś tam przejechał, że tak powiem go rowerem, tylko że o ile taksówkarz zawsze coś tam będzie, tyle że też dostał rzeczywiście 10 lat wykonywania pracy jako kierowca i 20 tysięcy odszkodowania. I o ile no, taksówkarz to jest taksówkarz, o sprawie już wszyscy zapomnieli, to jeżeli chodzi o policję, to y, od razu się znajduje Strasburg, prawda, czyli policjanci naruszyli y, zakaz tortur. Tutaj w momencie gdzieś znajdę, że pojawiły się jakieś tam poselskie interwencje, prawda, czyli Michał Jaro zaapelował o nie tylko objęcie w sprawie śledztwa młodego policjanta pod nadzorem. Wystąpił też również z żądaniem dymisji komendanta wojewódzkiego we Wrocławiu. No, biorąc analogicznie, to no, powinno się wystąpić z, z nie wiem, jeżeli taki taki taksówkarz kogoś tam przejechał, to z dymisją, nie wiem, ministra transportu, czy, ministr, czy dymisją, czy oddaniem się do dyspozycji jakiegoś tego szefa korporacji taksówkowej. Także widzicie tutaj trochę jakiś taki podwójny standard, no ale to niestety takie jest życie. Zobaczymy, co tam na czacie. Cześć Natura, cześć Paweł, czołem Panie Darku. Kacper, czy można zadać jakieś pytanie na koniec? No, można, hangout jest jak zwykle telefoniczny. Możesz nawet na sam koniec zadzwonić tutaj, jeżeli widać jakiś telefon. Mam nadzieję, że coś widać, prawda. No musiałbym chyba zmienić kolor na trochę jakiś jaśniejszy, prawda? Oki, to O teraz może lepiej widać. Może teraz lepiej widać trochę te te kolory, bo jak na złość. A może tutaj oki to OKI, OKI, TOKI, prawda? Już moment. Okej, okay. O, teraz już kolory lepiej widać, ale zawsze ten telefon jest tutaj. Kacper Bartłomiej, cześć, cześć, cześć. Kacper, pytanie do was na MS-ie: czy szanujesz wszystkich ludzi? Kacper, weź znajdź jakiś mój stary film, bo zadając to pytanie, widzę, że nie rozumiesz, co to jest sprawa godności człowieka, a co, a co trzeba zrobić, żeby szanować wszystkich ludzi, prawda? wszystkich czy nie wszystkich, prawda? Bo no, można się zastanowić, czy szanować pedofila, prawda? Yy, czy nie szanować. Także rozróżnij te dwa pojęcia. Godność człowieka, a szacunek dla drugiego człowieka, prawda? No i zastanów się, czy, czy, czy masz godność jakąś, czy, yy, ka, czy każdy, że tak powiem, każda osoba powinna Cię szanować. Mm -hmm. Tu Huber, Wasilewski, Kacper, wiadomo, że szanujesz wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy ludzie są równi, nie patrząc na ich wykształcenie. No ja nie wiem, Hubert, czy ja bym tam szanował typa, który, który zgwałciłby moją córkę, prawda? Trochę tutaj pojechałeś po bandzie. Cześć Wojtek, jestem po MS w Koninie. Cześć Rafał, witam panie Darku. Rafał, daj od razu na... Link do Discorda, bo ktoś tam mi się ostatnio mnie pytał o, o symulatory i one są na naszym Discordzie. Wojtek, mogę zdać relację, jeżeli pan chce. Oczywiście, zdawaj relację. Poczekaj, tylko niech, że tak powiem, trzy zdania powiem. Mr. Andrejos, MS Dany w Kotowicach, dzięki serdecznie, niedługo rozmowa kwalifikacyjna. Ja oczywiście też się muszę jedną sprawą pochwalić, jak się nie pochwalę, to też się jedną sprawą muszę, muszę pochwalić. Oczywiście sprawa dotyczy, że tak powiem, moich elitarnych, już sekund pięć. sekund pięć. To jest oczywiście z mojego Facebooka, czyli szachmat 3 dni do tyłu. Telefon dziś z naboru. W poniedziałek spotkanie organizacyjne Kraków przyjęty do KMP. Dziękuję panu Darkowi bla bla bla. Prawda? I Paweł. Hej wszyscy. Dziękuję za pomoc, za przyjęcie do grupy. Panie Darku, dziś dzwonili z KMP Lublin. Zostałem przydzielony do Wydziału Ruchu Drogowego. Jeszcze raz dziękuję, prawda? Także chcieć to móc można spokojnie. Może to się tak trochę więcej... O, może teraz się trochę bardziej powiększy. O, powiększy. Czemu się nie chce tak powiększyć, żeby... Dobra. No nieważne. W każdym razie elitarni zdają, nieelitarni też zdają, z czego się Niezmiernie cieszę. Powiem Ci o jednej rzeczy, która dotyka zarówno elitarnych i to w większym stopniu, jak i nieelitarnych, a mianowicie przedstawianie się jako osoby wybitnie idealnej, wybitnie jakiejś takiej najlepszej, bez żadnych wad, nie człowiek, tylko robokop, jakiś tam cudowny super policjant, prawda? I weź się zastanów nad trzema pytaniami, które, które tutaj ci przedstawię i zastanów się, jakie będą odpowiedzi. Zawsze przestrzegam zasad, nawet wtedy, kiedy nikt mnie nie mógł nadzorować, kiedy nikt mnie nie był w stanie skontrolować. Czyli zawsze przestrzegam pozytywnych zasad, nawet gdy nikt nie mógł mnie sprawdzić. Yy, nigdy nie pozwalałem sobie na krytykowanie przełożonych lub innych osób, yy, nawet kiedy nie mogły się one o tym w żaden sposób dowiedzieć. I ostatnie yy, Nigdy nie miałem żadnych wątpliwości dotyczących tego, co kiedyś robiłem. Nigdy nie miałem żadnych wątpliwości dotyczących tego, co kiedykolwiek robiłem. Zastanów się na czym, te, na czym polega to pytanie, jaki jest sens takiego pytania, prawda? co powinieneś odpowiedzieć, czy powinieneś się prezentować jako tak zwany policjant idealny, super, hiper, czy mimo wszystko trochę skromności przedstawić się jako jakiś taki człowiek no, w miarę normalny, prawda, człowiek z wadami, człowiek z zaletami, Wojtek, Szczerze się, zgodzę tutaj z panem, nie ma co robić na MS-ie za Robocopa, ponieważ od razu by dowiedzieli, że się ściemnia. Najlepiej być szczerym, prawda? Także mówię, yy, yy, elitarni oczywiście o tym wiedzą, że powinni przedstawić się w sposób zrównoważony, natomiast no, niektórzy mimo wszystko ta ręka swędzi prawda? przy myszce, i chciałoby się kliknąć, prawda, nie tam, gdzie się by chciało. Także mówię, jak chcesz tam przedstawić mi tą relację z Multiego, to serdecznie zapraszam. Telefon 789 273 335. O, włączę sobie jeszcze jedno światełko. I do tego serdecznie zapraszam. Pleśniak, jak odpowiedzieć na pytanie, czego bym nie chciał w policji? No ja wiem, sprawa jest prosta. Yy, czy byś chciał na przykład takich zdarzeń? I, o, już niestety mamy telefonik. No cześć kolego, słyszysz mnie? Cześć, jak słyszycie? Cześć, witam wszystkich. No to weź, pojechali, leci, lecimy. Opowiedz tam, co się działo ciekawego. No, powiedz, to... e, jestem po multiselekcie w Koninie, tutaj A? w Wielkopolskim, bo oni też wysyłają tutaj z Komendy Wojewódzkiej do Konina. Aha. E, pierwsze co no, Przyjechałem dosyć wcześnie, do, chyba byłem 40 minut prędzej, tym bardziej, że przyjechałem pociągiem jeszcze. Hmm, chwilę kazali zaczekać i pani psycholog y, przyszła bodajże chyba pół godziny prędzej, także ten test w ogóle zaczęliśmy y, 20 minut przed czasem. Y, oczywiście ubrałem się w garnitur. Yy, prawda, marynara, buty wypostowane, i tak dalej. Także ostatnio chyba, na ostatnim pan mówił, że yy, 60% to jest sam ubiór, tak? tak jak oni się postrzegają. Jak cię po, widzą, po tak ubiorę. cię piszą. Zresztą kobiety, kobiety, że tak powiem, oceniają trochę faceta pod kątem, że ma wyglądać jak facet, prawda? Tak jest. I panu powiem, że szczerze miał pan yy, dużo racji z tym. Tutaj wziąłem sobie to do serca w ogóle przed samą rozmową ubrałem się w garnitur tak jak powiedziałem. Yy, także ona była, mi się od razu było widać, że ona była w szoku, tak? I ona mnie że że trochę perfumu, prawda, jakiegoś fajnego, dobrze ubrany. Także ona już była cały czas uśmiechnięta za pani, bo to była pani taka, nie pamiętam... To nie ważne, tam nie taka, musisz szczegółów. Tak, ale to była pani aspirant, bo to nie była... Nie była czyli mundurowa, spina. prawda? Tak. Czyli samo to, czyli to że ona jest mundurowa, to trochę ma we krwi to, że no masz porządnie wygląda, że ma być mundurowo, prawda? Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No i tym bardziej, że ona chyba 15 lat stażu miała, bo, bo na końcu do, do dojdziemy do tego, bo tam oczywiście pytanie nie zadałem. No i tak, wie pan co? Pierwsze to jest taka sytuacja, że duże jest, że tak powiem, badania takiego, że się pisze, prawda? To nie jest, sama rozmowa trwa praktycznie może z 10-15 minut, no piszesz, bo, bo to... mi... piszesz, piszesz tak. i piszesz. No ona mi powiedziała, że rozmawiać będziemy w taki sposób, że ona po prostu dopyta ustnie to... Nie wątpliwości, prawda? A resztę wszystko, że tak powiem, spisane. Także pierwsze, co to jest chyba 50, 50 takich matryc Ravena. To się 60 akurat, nie, ale, ale no niech będzie że No już nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie. Tam było z tym, że była cała książka taka, nie? Mm -hmm, Także mm -hmm. pierwsze te pierwsze 15 jest bardzo proste, później im, im dalej już w las, że tak powiem, tym jest trudniej. E no, po tych matrycach oczywiście dostaje się też następną karteczkę z pytaniami typu, dlaczego chcesz być policjantem, gdzie czy chciałbyś... Czyli czy to ankieta, prawda? Tak, tak, tak, tak, tak, tak. No i dlaczego ty chciałeś być policjantem, bo tutaj ktoś pyta... A nie, tutaj ktoś pytał, dlaczego, dlaczego to, nie chciałbyś tak. policji, Ja policjantem? Ja napisałem szczerze to, co myślę, tak? Napisałem, chcę zostać policjantem, ponieważ od zawsze inspirowała mnie osoba policjanta, chciałbym służyć innym ludziom i wie pan co, no i tyle chyba, dwa zdania napisałem i tyle wystarczyło. No i dobrze, Bo mówię, krótko, się krótko, ale tak na jest. temat, wiesz. Tak jest, tak jest, no na końcu chyba napisałem jeszcze tam, tylko najmniej ważne to było dla mnie oczywiście, że jest to praca stała e, w budżetu, prawda, i to było ostatnie zdanie jakie tam napisałem, trzy zdania czy dwa tam napisałem, nic więcej. A jak Ci poszedł komputer? Po, pokryło się to, co nasze co robimy tak, tam. Tak, dokładnie, dokładnie praktycznie było to samo. Wie pan co było tak yy, jeśli chodzi o tutaj o tę yy, kropka kreska, to było, na pewno było, i to powiem panu, że dosyć dużo tego, bo bodajże chyba 30-40 takich z tą zieloną kropką, prawda? Tak. Że klucz nacisnąć, jak się zobaczy czerwoną linię pionową, już chyba czy no. tam zieloną, nie pamiętam, i, i trzeba było liczyć zielone kropki. Jeśli Ta, się pojawiło, tam tak. jest około 25 w jednym cyklu, wiesz, tych tak. zmian yy... było to. Mm -hmm. Mówię około, bo jest i 24, i 26, i 25, ale to, to no, jest na Nie wiem, ile oni tu wersje mają, czy każdy ma to samo, czy, czy oni jakieś tam wersje mają pomieszane. Chyba pomieszane. Na pewno, było pytanie, na pewno mają pytanie z dywanem. Było to pytanie z dywanem, ile procent pokoju zajmuje dywan i to była ta odpowiedź 10%, prawda? Mm -hmm. e, następne było, i tutaj chyba nie wiem, czy ktoś to panu mówił tutaj kiedyś, było coś takiego, że były pytania, e, które badają twoją postawę w pracy bodajże, czy, czy jaki jesteś człowiekiem. Z boku był zegar taki narysowany mm -hmm. y, i było, że co dwie minuty trzeba było y, nacisnąć, że minęły dwie minuty. W międzyczasie jak się, czytało i odpowiadało, tak nie, trzeba było naciskać, że minęły dwie minuty. Y, I co piąte pytanie. Pichając następny, panie. Tak, i co piąte pytanie trzeba było nacisnąć, że to jest piąte pytanie. No to jest takie, jak wbrew pozorom, to nie jest łatwe, jak to robisz pierwszy raz. Nie razy. jest łatwe. Nie jest łatwe, wie pan powie, bo to trzeba się skupić na tym, co się odpowiada, w trzeba się liczyć, ile jest pytań i jeszcze spoglądać na czas, czy minęły dwie minuty, prawda? Także to nie jest takie... Dla, dla ułatwienia jest tak, że gdzieś tutaj właśnie w tym rogu jest yy, licznik, tak jak pokazuje w tej jest, chwili... Tak, tak, tak, tak, jest zegar, jest zegar zgadza się, także no, zegar i pytania licznik to, jest. po prostu na palcach sobie odliczałem, tak, że pięć pytań, i, i patrzyłem na te kropeczki na tym zegarze, prawda, bo to nie był elektryczny, tylko elektroniczny, przepraszam, zegar, tylko normalnie wskazówkowy. No zegar był stoper, o to nazwijmy to. Tak jest, znaczy może nie stoper, tyle co stoper, co, co były wskazówki, tylko nie, była po prostu zaznaczona, że tak północ południe wschód zachód, także 12, 6, 3, 9 mhm. i nic więcej. I coś cię sprawiło w tym komputerze problem? Wie pan co? Myślę, że właśnie najbardziej to. Najbardziej Może nie, że jakoś super trudne to było, ale, ale najbardziej trzeba było się prawda, skupić, tym bardziej to było też gdzieś pod koniec, a wiadomo, 5 godzin przy komputerze, yy, to, to no jednak trzeba troszkę, troszkę się wysilić, tak żeby... No dokładnie. Halo? Słyszysz? Tak, tak, słyszę, słyszę pana oczywiście. A na przykład słyszę. te pytania o alkohol, w jakim to na przykład... Oj, było, było, było dużo, dużo pytań było o alkohol, tym bardziej, że one, że tak powiem, bardzo często się powtarzały i praktycznie, wie pan co, było zadawane to samo pytanie, tylko w inny sposób. Czy pijesz alkohol? Pff, tak, nie, lub bardzo rzadko. Czy, powiedzmy, za 20 pytań było, czy tam za 30, czy jeśli jest tobie źle, to, to wypijesz sobie piwo, czy tam to się rozluźnia? Kiedy ostatnio zdarzyło ci się wypić bodajże, jak to było dokładnie, czy zdarzyło ci się wypić alkohol w taki sposób, żeby, nie wiem jak to powiedzieć po, po normalnemu, żeby to zrozumieć? Czy udało ci się... No, rozumiem. się tak. po prostu od życia, tak? Że, że nie wiedziałeś, tak, co się że, dzieje. Że, że ten o, tak alkohol pochodzi. ci likwiduje stres jakoś, tak? Czy... Tak, tak, tak, tak, dokładnie. Dużo rzeczy było alkoholu, by dla nich właśnie i ona na samym końcu mnie zapytała, jak to pan w ogóle nie pije? Ja mówię, panie, to no nie piję, bo, bo taka jest prawda, ja nawet nie piję, wie pan co, piwa, yy, nie lubię po prostu alkoholu, nie piję. I ona od razu kontrę mi dała, czy miałby jakieś, pan problemy w rodzinie takie, że ktoś był alkoholikiem? Czy coś? I ona dążyła po prostu ten temat, tak? Bardzo długo. No bo czasem jest tak, że nie pije ktoś, bo z reguły jak jest tata alkoholik, to dziecko też pije, ale może być też sytuacja, że no nie pijesz, bo mhm. masz, miałeś jakiś negatywny wzorzec z rodziny, prawda? Zgadza się. No bardziej ja no, nie miałem, bo u mnie nikt nie pił, prawda? I wie pan, co jeszcze było, yy, jeśli oko, to... Chyba, nie pamiętam dokładnie, bo tam chodziło o to, że oko, głoska nos, to. Oko, coś tam jeden. jeszcze, ile kolano. Tak, że tam. głoska jest jeden, samo głoska to jest dwa, tak? I trzeba było liczyć, że oko to tyle, ucho to tyle, a kolano to ile, tak? I bo no, to pytanie no. jest takie. Z tym, że ona powiedziała mi dokładnie od razu na początku, że jeśli chodzi o takie matematyczne rzeczy, to, to jest okej okay wszystko, nie? Bo. bo... Mówię, ona od razu, już tak powiem, jak ja robiłem następny test, ona w międzyczasie sprawdzała ten, co ja już zdałem prędzej, tak? Czy tam, no tak. Znaczy, powiem tak, to, co mówiłaś na komputerze, to ona już miała sprawdzone, wiesz, tak w miarę szybko a to, co w papierze tak, tak musiała wziąć, policzyć. Ona, ona stawiła jakąś sobie tam podkładkę i ona już wiedziała, ona jakiś tam profil miała już nie, stworzony i wiedziała, czy jest ok, czy nie jest ok, nie? A, Także... a, a tam wypatrzyłeś nowe obrazki, tam mówiłeś ta lampka jakaś... Yy, obrazki były tak, dokładnie jeszcze obrazki, trzeba było zapamiętać z tych obrazków, to był obrazek, na którym yy, na środku stała ciężarówka, po prawej w stali przechodnie, po lewej koło tej ciężarówki stał jakiś pan, yy, jakaś sygnalizacja świetlana na czerwono, prawda? I, I trzeba było minutę chyba tam, czy nie, czy 20 sekund się wpatrywać w ten obrazek i były trzy pytania do tego obrazka, tak? tak czy, tam ilość, ilość ludzi, czy były drzewa, tak, czy tak. Tak, było... tak, tak. Jak była jak, jak, jak, pięć osoby, która stała w ciżerówce, tak? No to no tak, i wiadomo tak. mężczyzna. Później była y, obrazek z półką jakąś, w komendzie narysowany, czy w pokoju, już dokładnie tam nieważne. Czy znaczy to był burdel yy... w pokoju, czy. czy... Tak, burdel, burdel w pokoju, tak. I było pytanie, ile jest y, półek na obrazku widocznym, y, ile było półek w, w, w tej szafce, prawda? Mm -hmm. Co leżało po lewej stronie, po twojej lewej stronie, patrząc na obrazek, koło tej półki. Tam jeszcze chyba, yy. czy pilot leżał na tym, yy, na, na stole? Tak, tak, tak. tak. I jeszcze był ostatni obrazek bodajże był taki, że był wypadek samochodowy, yy, czerwony samolot obrócony na, na dachu. I, I policjant tam z rogówki stał, coś spisywał, i, i czyli było pytanie, oczywiście, jakiego koloru był tam ten samochód, który miał wypadek. Czy, czy była ona na, na ciężarówka na obrazku i takie. A miałeś tam I, no, jeszcze te obrazki pod tytułem, który nie pasuje, że tam miałeś tą lampkę. Pamię... Lamp, lampkę, lampkę. Wypadki teraz nie pamiętam, właśnie. Czy, czy tam coś była jakaś lampa naftowa, tam bat latarka, to, to nie ty miałeś? Cóż nie, nie, nie, nie, nie, to tego nie miałem, to nie, to tego nie miałem. Z tych, z tych obrazków to właśnie pamiętam, no, nie? Mm -hmm. I co tam jeszcze? Na no, tym komputerze to, to, co pan już też wspominał tutaj, że było tam jakieś cechy charakteru, to było chyba bodajże na samym początku i trzeba było przykliknąć w taki sposób, żeby przerzucić to na prawą stronę, która najbardziej do ciebie pasuje, a która pasuje do ciebie najmniej, tak? Mm -hmm. Czyli tam, no nie wiem, szczery, empatyczny i tak dalej. No, dużo pytań było trzeba, właśnie... Tak, dużo pytań było o empatię, tak, czy, czy yy, sprawia ci smutek, jeśli yy, zobaczysz na przykład, że jesteś na pogrzebie i widzisz osobę, którą znaleźć, nie żyje, czy lecą ci łzy, mhm. czy jest tobie przykro, czy jest tobie przykro, jak widzisz osobę bezdomną, yy, czy wszyscy bezdomni są na przykład, było na pewno takie pytanie, czy wszyscy bezdomni są sobie winni, że są bezdomni mhm, yy, i tak dalej, nie? Czy wolałbyś pracować z gejem, czy z alkoholikiem? Coś takiego też było. A i z kim byś wolał pracować? Wie pan, co ja napisałem, że prac... wolałbym pracować z gejem, ponieważ nie mam jakichś uprzedzeń, jeśli chodzi tutaj o to, jaką ma tutaj pogląd na, na innych ludzi. Mm -hmm. I, bo ponieważ alkoholik, wiadomo, pije alkohol i nie zawsze racjonalnie patrzy na, na to, co się czy dzieje. alkohol to choroba raczej, choroby... raczej, prawda? No tak, i w taki sposób to tutaj, że tak powiem, ujęłem. A tak? miałeś któreś z tych pytań yy, pociąg, lokomotywa, czy w matematyce, prawda? Czy, czy świadectwo, kto tam średnią uzyskali, czy coś? Pamię yy, muszę sobie przypomnieć teraz, bo było bardzo dużo. Z Dobra. matematycznych się było chyba sześć zadań, sześć yy, zadań. Mówię, ten dywan był, yy, policz yy, chyba średnią jakąś tam, Yy, średnią, średnią z mandatami było, ale nie wiem, czy teraz panu coś, mm -hmm. coś powie. No dobra, Dobre, dobra. Yy, no i, a jeśli chodzi o samą rozmowę, to yy, mówię, no yy, zapytała dlaczego. Wymień, yy, wie pan co, i było tutaj bardzo ważna rzecz, yy, jakie mamy yy, tutaj, yy, że tak powiem, działy policji, że tak to ujmę. Chodziło jej o to, że trzeba było wymienić, także jest y, kryminalna służba, tak, prewencyjna, terrorystyczna. Mm -hmm. I co ważne, tutaj ona mi od razu zwróciła uwagę, że nikt y, do tej pory, którzy tam byli, bo bardzo dużo młodych osób już mi od razu to powiedziała, y, nie, nie, nie stwierdziła, że jest jeszcze coś takiego, że, która wspomaga działanie policji w dziale logistycznym i tak dalej, i tak dalej, tak. A ja to posiedziałeś nad ustawą, tak, widzę, tak, trochę. No trochę tak, no, bo wie pan, co, też troszkę tam przesiedziałem, bo to jest chyba bodajże, chyba w ustawie o policji, punkt piąty, jak dobrze pamiętam, tak? No tak, tylko trzeba to... poczytać, prawda? No to było bardziej pozytywnie, tak, ale wie pan co, bardzo o, na, na, do komputerze, po komputerze mówię, miała od razu tutaj wyniki i od razu mi powiedziała, że... Yy, jak to było? Pytałaś, dlaczego nie zdałem yy, parę lat temu, bo ja już kiedyś podchodziłem do multiselectu. Ale do starego yy, czy nowego? do starego, wie pan co, ja byłem młodą osobą, bo ja mam w tej chwili 36 lata yy, że miałem chyba wtedy 25 czy 24, to dosyć, że tak powiem jeszcze młoda osoba. No młody szcząt. Yy, tak. tak, i pytam, mnie, wie pan co, dlaczego, dlaczego, jak pan słyszy, dlaczego pan nie zdał? Wie pan co? No, ja mówię, wie pan co, mi się wydaje, że nie zdałem, bo yy, może nie byłem też dość, yy, że tak powiem, tutaj osobą, która była dojrzała psychicznie, tak? I emocjonalnie i postanowiłem spróbować następny raz, tak? I, I pyta mnie od razu kontra poleciała, czy będzie się pan starał jeszcze raz, jeśli pan nie zna. Ja powiedziałem, że nie. Że pan są, mam dobrą pracę yy, i jestem z niej zadowolony. Z tym, że po prostu zatrzymałem się na jakimś etapie w życiu, w tej pracy już, yy, bo pracuję jako menadżer restauracji dodatkowo I, i chciałbym się rozwijać bardziej. już nie mam możliwości i dlatego chciałbym jeszcze próbować w tej policji, żeby coś więcej zrobić, prawda? W no tak, życiu. bo to trzeba tutaj... To jest takie klasyczne pytanie, a odpowiedź, będę się starał, póki mm -hmm. mnie nie zechcecie, to się będę starał. To, to jest, czyli tak, tak, stawia się w pozycji tak, to, jakiegoś dziada jak to takiego ują, proszalnego, to ują, powiedziałem. Jest takiego dziada proszalnego, że tak jakbyś na rzecz jakąś panienka cię odrzuciła, nie, nie, ale ja będę tam ci serenady, co pod. pod co wieczór śpiewał pod oknem, na gitarze grał, prawda, a może dokładnie. zmienię twoją decyzję, prawda, czyli starasz ta, ta, się w ta, takiej takie pozycji się, proszo, pro, pros, proszącej się, to, to, to nie robi dobrego wrażenia, ta, tak przynajmniej... Dokładnie, dokładnie, no i ja powiedziałem pani od razu, tak jak to pan tutaj ujął też, bardzo często pan to ujmuje takim zdaniem, że wie pani co, ja nie chcę walić przysłowiowo w mur, że ja będę uderzał głową do was, aby po prostu mi ta głowa będzie bolała, a ja tak się tam do was nie dostanę, tak? No to... I ona tak. od razu uśmiechnęła się, powiedziała, wy pan co, nie będzie pan musiał, bo bardzo dobrze pan wypadł. No <laughs> także i tak, że no mam ja spokojny chodzi, weekend, prawda. mam spokojnie spać weekend, powiedziała wtorek, już od razu powiedział, że wtorek będzie miała tam w Komendzie Wojewódzkiej wyniki przedstawione, mam dzwonić sobie o godzinie 12 we wtorek, no i, i, także no że ma być spokojny, nie? No, dobra. I coś się tak... od razu chciałem, chciałem panu podziękować, bo wie pan co, y bardzo tutaj, nawet te darmowe materiały, które pan tutaj bardzo dużo... Obejrzanie chyba wszystkie filmy, jakie pan tam miał Jezu, na to, to, to... YouTube. To wystarczyło raz, prawda? Jak miałem jakieś tam wątpliwości, to do jakiegoś filmu tam wracałem, tak? Żeby sobie po prostu jakoś no poukładać wszystko w głowie. Także bardzo chciałem panu podziękować za to, co tutaj pan... Za materiały wszystkie i tak dalej, bo bardzo dużo mi pomogły. Także no... No dobra, to słuchaj, tam daj znać, jak, jak, jak, jak będzie w następnych etapach, bo powiem ci tak, jaki możesz mieć problem taki na początku tej służby, że jesteś w tej chwili na stanowisku kierowniczym, ludźmi rządzisz, prawda, natomiast no, tam pójdziesz raczej, że ktoś tobą będzie rządził Tak, i... ona mi ona bardzo, bardzo tutaj to też próbowała uświadomić, tak, czy... Zdaję sobie sprawę, że to jest służba w prewencji przez pierwsze, pierwsze trzy lata. Tak? Ja mówię Państwa, jestem bardzo świadomy tego i, i jedno zdanie powiedziałem i powiedział: aha, dobrze, dobrze. Także oni szukają też osoby, która potrafi się podporządkować bo hmm. y, i która po prostu bardzo zwraca uwagę, czy lub, wolisz pracować w grupie, tak? czy, czy jesteś podporządkowany innym i czy wysłuchujesz innych ludzi. On może w taki sposób to no, ta, bo... no, no. Policja to praca w grupie, prawda, to, to indywidualiści, owszem, tam nie wiem, czy może pod przykryciem ktoś tam, czy, czy ten, ale, ale generalnie to jest praca w grupie, to... to... Ja, ja myślę, że chyba ten multisselek w miarę będzie okej, okay, bo jeśli już mi powiedziała, że, że mam się nie stresować, to ja, będzie okej... Jak już okay, tak mówi, pan... to przypuszczam, że wie co mówi, prawda, że, że to nie jest jakiś no tak, tam... Bardzo, bardzo sympatyczna pani, tak, bardzo, yy, że tak powiemy, co pracowała... Tak, jak zawsze się stresowałem, bo, bo wiadomo, ona też o ten stres pytała. Tak, jak zawsze się stresowałem y, czymś tam, na no jakieś może, no wiadomo, każdy przy jakiejś rozmowie się stresuje, prawda? Y, o pracę czy, czy o cokolwiek, mm -hmm. y, do czego się stara. Także ona wzbudziła we mnie takie zaufanie ta pani y, psycholog, że wie pan co, nie stresowałem się wcale. Po, po prostu potrzebem tak do normalnego No, tak ale powiem, byłeś, przygotowany, no, byłeś przygotowany. Byłeś w... przygotowany jak to mówią, od jakiegoś tam przyodziewku po, po jakąś składną gadkę. Tak, Ej. bardzo pewny siebie wszedłem na pewno, tak? Dzięki, mówię, no tutaj pana materiałom i tutaj kolegom też y, chciałem podziękować, którzy tutaj na czacie, y, bardzo cennych rad dużo tym nowym policjantom. Y, także no, dziękuję bardzo. Dobra, <głos》>. dobra. Także co byś chciał jeszcze tak na koniec inspirującego dla, no, dla tych, którzy są bardziej na etapie starania się niż, niż młodzi policjanci, prawda? Yy, po prostu usiąść, przygotować się, yy, zadać sobie pytanie, dlaczego chce się służyć tej policji tak naprawdę i sensownie, rzeczownie, krótko, bo przede wszystkim krótko, krótko, krótko na temat, prawda? Tak, krótko na temat, nie jakoś ciągnąć bułę, tutaj nie wiadomo w jakim kierunku robić siebie bohatera, bo, bo, no mówię, im krócej się odpowiada i szczerze, po prostu takim tonem też, wiadomo, jak się przyjdzie, emocjonalnie dosyć się odpowiadać, tak? Nie, nie, że taki... Tak, od niechcenia, bo, bo mówię, oni to wyczują i być pewnym siebie przede wszystkim, tak? U mnie w wojsku mówili to w krótkich, żołnierskich słowach, krótko na temat, prawda? I, tak jest, I tak powinno jest. być ok. No dobrze, to, to dzięki ci, bo nie będę przedłużał, szczególnie, Zgadza. że jest niedziela, wiesz to. Także... Zgadza się oczywiście, no tym bardziej ja też po nocy jestem, bo, jak pan, w gastronomii pracujesz, żeby dodatkowo jeszcze... No to się. sam wiesz, że w piątek, sobota, niedziela, no to... Ja, ja sam wiem, tak. że tam knajpy często było puste w, w, w ten, ale, ale jak sobota, niedziela, no to ludzie tak chodzą gdzieś tam zjeść, prawda, Tak, tak. Wypić pan, tak teraz jeszcze są te wesela, to wszystko, nie? Także no tak, wese robić, wesela, wesela są teraz, bo nawet byłem w Wołowie, patrzę, weszliśmy do knajpy, to dał nas na ogródek, bo środek knajpy był na wesele yy, no, przygotowany, prawda. No dobra, zgadza się, zgadza się. to dzięki Wszystkiego ci... dobrego, pozdrawiam wszystkich, Trzy... dziękuję pięknie panu, Trzy... Trzymaj się, cześć. Cześć. Lecimy z powrotem na czata. Także wrócę do tego pytania, czego byś w policji nie chciał. No i przede wszystkim tutaj, no, można, można z powrotem powiedzieć o tej patologii, która się zdarza, prawda, czyli na pewno nie chciałbyś żeby było jakieś takie zdarzenie, szczególnie niejasne, że niesłusznie byś padł ofiarą jakichś posądzeń. Przykładowo na przykład brałbyś udział w takiej w takim zdarzeniu, jak wobec tego Ukraińca, czy jak wobec tego tego zlubina gościa, no a tu się nagle okazuje, że on umiera, a ty robisz, a ty, ty, że tak powiem, jesteś wplątany w tą sprawę, pomimo to, że nie zrobiłeś nic złego. Podaję to jako tam jeden z przykładów, ale mówię, przede wszystkim skupiłbym się na jakiejś tam patologii, której, której bym nie chciał, szczególnie wśród kolegów, prawda? Troja, jedna z osób miała podaną liczbę przy pytaniach, które to jest. Zgadzam się z pytaniem o alkoholu, sporo było tego i często, tak. Pytań o alkohol jest dużo, zadane od dupy strony, generalnie no musisz iść w kierunku niepijącego nie lub bardzo mało pijącego. Bartek, to ja panu pisałem o tej na, m, m, lampie. Tak, to byłeś ty, czyli obrazek typu lampa naftowa, latarka, lampa biurkowa elektryczna z kablem, świeczka, które z nich nie pasuje. Javelin. Ostateczną decyzję podejmuje osoba, która prowadzi badanie. Niech powie coś o rozmowie, bo test, testem. No, no dokładnie tak jest, prawda? Czyli jak cię widzą, tak cię piszą. Sprawy werbalne, sprawy niewerbalne i tyle. Komisarz, alkoholik jest nieprzewidywalny, stwarza zagrożenie dla siebie i ludzi dookoła, prawda. Akurat nie, nie wiem, czy ten Ukrainiec był alkoholikiem, ale mówię, osoba pijana jest nieprzewidywalna. Jest fajnie, jeżeli to jest ziom, który upija się na spokojnie, prawda, na wesoło, ale niestety znałem ludzi, którzy po upiciu to wstępował w niego po prostu diabeł, Potem gość trzeźwiał, przepraszał wszystkich cztery razy dookoła, prawda, ale co narozrabiał podczas, że tak powiem, stanu upojenia, to było jego i niestety to ty jako przyszły policjant będziesz się musiał z takim typem użerać, prawda. Komisja Lekarska, to Komisja Lekarska Bartłomiej, dodam, że lampka elektryczna, bo jest na prąd, a wszystkie inne możesz odpalić i gdzieś tam sobie pójść na logikę. Mateusz, witam, dziękuję za Pana pracę. Jak teraz wygląda sprawa z Rzeszowem? No jak ktoś wie, to niech powie, bo ja tam dawno, dawno, że tak powiem, nie, nie, nie. miałem jakiejś relacji. Najlepsza odpowiedź to, widok, to widoku martwego, pobitego dziecka, prawda? No czyli też rzeczywiście można powiedzieć, że yy, może tak. Yy, bardziej bym to ujął w tym sensie, że na pewno zrobiłby na mnie wrażenie, Widok pobitego dziecka, widok zmaltratowanego dziecka, czy, czy, czy, czy widok zabitego dziecka, prawda? No, no tak do końca bym nie powiedział, że, że... Do końca bym nie powiedział, że bym się tego jakoś tak wystraszył, czy coś, ponieważ no, Jest coś takiego, że z czasem się przyzwyczajasz do czegoś takiego do takich widoków, nie powiem, że chamiejesz, prawda, ale, ale no taka będzie praca policjanta, że ze śmiercią ludzką spotkasz się nieraz i widok zwłok na pewno nie jest jakiś taki no zbyt szczególnie pociągający, prawda. Um, um, um. Konrad od 165 podobno na badania wysyłają w Rzeszowie, także Rzeszów cały czas ma tam jakąś poprzeczkę. Piotr, witam, jestem po wszystkich punktowanych egzaminach, mój wynik to 141 punktów, zostały mi tylko badania, jak pan myśli, czy mam szansę z tyloma punktami dostać się do Policji w Warszawie? No jeżeli przejdziesz badania na komisji, to pewnie, to czego nie? To nie jest Rzeszów. Mateusz, dzięki za info. W środę pierwsze spotkanie, jaki termin, pierwsze testy. Ziko, panie Darku, pod koniec lipca miałem MS w Radomiu, do dziś nie mam odpowiedzi. Czy to jest normalne? <śmiech> no dobrze ci tu Wojtek odpowiedział, sam zwadzoń, ale trochę, trochę długo, prawda? Napisz, Ziko, czy masz wrażenie, że poszło fajnie, czy że poszło niefajnie? Jakie jest twoje takie wrażenie z, z tego MS-u, prawda? Jeżeli jest wrażenie, że no było niefajnie, no to raczej miałbym się tego, no trochę raczej bym się obawiał takich, op, takiego opóźnienia, aczkolwiek tutaj Dżewelin dobrze pisze, pewna osoba dostała po, telefon po trzech miesiącach, czyli... Też uzasadniają to trochę, uzależniają to trochę od swoich spraw kadrowych, prawda. Czyli masz, mają powiedzmy, mało kandydatów, no to patrzą tam, trzy miesiące minęło, wprawdzie, ale może się gościu zgodzi, prawda. Natomiast taka postawa policji trochę robi rozpierduchę takim ludziom jak ty, ponieważ no trudno sobie coś zaplanować. Niestety zdarzają się często porzucenia pracy, ponieważ jak jesteś dobrym pracownikiem to szef cię nie chce puścić i musisz niestety rzucać robotę. Konrad, ja sam przeniosłem dokumenty do Warszawy od maja sprawdzają ABO. Komisarz 28 października mam pojechać do komendy w Bydkoszczy i zacznie się moja przygoda z testami. No nie taki wilk straszny, jak go malują, prawda? No, no, no, no nie chcę tutaj już, już straszyć, ale jeżeli moi elitarni, że tak powiem, przechodzą, ludzie z ulicy, którzy tylko ludzie z ulicy, którzy tylko śledzili darmowy materiał, przechodzą, jak miałeś tutaj przykład, no to do odważnych świat leży Ziko, ogólnie rozmawiałem z panią psycholog, to powiedziała, że miesiąc trzeba czekać. No powiem ci tak, Ziko, widziałeś, kolega rozmawiał i powiedziała mu, że ma czekać parę dni. Tobie powiedziała, że miesiąc to Przypuszczam, że jakiś taki performance miałeś no, nieidealny, natomiast yy, nie wynika z tego, że nie zdałeś, prawda? Wynika tylko z tego, że, nie zda, że na pewno nie zdałeś bardzo dobrze w jej ocenie, na tyle, żeby ci mogła od razu powiedzieć, że przeszedłeś, prawda? Także, no, co się naboisz, to będzie twoje. Konrad, zgadza się, testy są do zrobienia bez większych ćwiczeń, sam prowadziłem siedzący tryb życia, roztyłem się do 114 przy 175, ledwo zdany, ale zdany tylko siłą woli. 170, 114 kg to jest trochę dużo przy 175, ja mam 78 kg, czyli kurde blade. Masz jakieś... No trochę masz, Konrad. Trochę masz. Ziko, dostałem jeszcze dodatkowe pytania na koniec. Ziko, dodatkowe pytania dają w dwóch przypadkach. W częstszej sytuacji, kiedy jest to tak zwane koło ratunkowe, czyli zdałeś bardzo słabo i dają ci jakiś test, no sprawdzić, czy, czy, czy mimo wszystko przejdziesz, prawda? I jest sytuacja druga, rzadsza, czyli zdałeś bardzo dobrze i chcą innym testem potwierdzić, że nie tylko wyuczyłeś się, ale w innych testach też wyjdziesz dobrze, prawda. Także jeżeli to jest sytuacja pierwsza, to myślę, to tobie wróży, jeżeli to jest, no raczej sytuacja druga nie jest, bo już byś dawno był w policji. Albo przynajmniej byś wiedział, że, że jesteś w, dopuszczony do dalszego etapu. Um, uh, uh, uh. Andrejos mi powiedzieli, że mam czekać miesiąc, dostałem telefon zwrotny po pięciu dniach, że zdany, więc wydaje mi się, że to losowość. Nie losowość, po prostu Andrejos, dobrze zdałeś. Wojtek, zawsze dopytują się na MS-ie o to, co mają wątpliwości. No raczej tak. Tala Buga, Konrad, Komisja Lekarska. Oblejesz, bo ważą i sprawdzają wzrost. No powiem tak. 114 kg, 175 wzrostu. Musiałbyś sobie obliczyć BMI i to BMI jest raczej u ciebie. Jeżeli jest powyżej 30, to będziesz miał problemy, prawda. Nie chcę straszyć, bo nie taka jest tutaj moja rola, żeby moich tutaj parę elitarnych straszyć. Natomiast no, ktoś, jak to mówią, ktoś musi przekazać tą smutną wiadomość i nie zabijajcie Messengera, prawda? Dobra. Słuchajcie, kochani, wydaje mi się, że na tym etapie wystarczy. Patrzę, ile żeśmy tutaj mieli naszej poga. Duchy, kurde, 54 minuty. 54 minuty to więcej niż godzina lekcyjna, czyli jedna lekcja z przerwą. Tradycyjnie, tradycyjnie, prawda? Tutaj gdzieś, czy tutaj subskrypcja kanału, tutaj chyba subskrypcja kanału, tamty kolejny filmik. Tutaj, że tak powiem, komentarz jak już oglądasz w powtórce i tyle. Jeszcze Piotrek tutaj po złożeniu dokumentów czekałem miesiąc na test wiedzy ogólnej sprawności po tygodniu miałem MS, a w kolejnym tygodniu rozmowy. Teraz czekam tydzień na lekarza i komisarz. Ogólnie to pana filmy pozwalają się Dzięki nim mogę się bardziej oswoić. Kurde. Nie wiedziałem, że jestem takim dobrym trenerem do oswajania ludzi. prawda? Na wesoło. O, rzucę wam jeszcze dwa pytania dla tych, którzy jeszcze nie spierdolili po tym, jak zapowiedziałem, że koniec hangoutu. Pytanie pierwsze. Świat jest niebezpiecznym miejscem. Pytanie drugie. Myślę, że mam wiele dobrych cech. Trzecie. Myślę, że mam wiele negatywnych cech. I pytanie czwarte. Zawsze wszystko od razu rozumiem. Jak odpowiedzieć na te pytania? Zrób to już w komentarzu do tego wideo.